Kawiarnia Cukiernia Dybalski Dybalski, ulica Piotrzkowska 102 I za chwileczkę Wypijemy kawkę Ja zamówiłem kawkę Kompana Cokolwiek by to nie znaczyło, a żona robi mi sweet focie Tak wygląda kawa Kompana Bita śmietana biała kawa i do tego ciuciu i -ciu. cukier w kostkach i do tego kawa latte cukier w kostkach i też ciasteczko pozostaje tylko skonsumować te bomby kaloryczne Kawiarnia Dybalski Piotrkowska 102 Łódź Tylko zapomniałem, którego sierpnia 14 sierpnia 14? 14? Sierpnia 2014 roku Czyli same 14. No tak kawa kompana, kompanna wypita prawie jak masz ochotę na dobrą kawkę w Łodzi to na ulicy Piotrkowskiej tuż przy księgarni me medycznej za darmo, całkowicie ciasteczko żona ciasteczko daje za darmo to chyba trzeba chciał... przylatyć a